W tym zadaniu mamy wskazać procent, wynik i podstawę. A pytanie brzmi... 150 to 25% z jakiej liczby? Czyli innymi słowy 25% razy jakaś liczba. 25% niech będzie na żółto. 25% razy jakaś liczba. Napiszmy liczba. Równa się... 150. Procent łatwo wskazać, to jest to 25. Podpiszmy. To jest procent. Liczba przez którą mnoży się procent to podstawa. Podpiszmy ją także. Procent razy podstawa równa się jakiś wynik. Podpiszmy. Wynik. To równanie można łatwo policzyć w pamięci. 25% z jakiejś liczby równa się 150. Ale przekształćmy je. 0,25 to jest to samo co 25% razy jakaś liczba równa się 150. Zastanówmy się, czy ta liczba będzie mniejsza, czy większa niż 150 skoro bierzemy z niej tylko 25%, czyli 0,25, czyli 1 czwartą, bo 25% to 1 czwarta i uzyskujemy 150. To oznacza, że ta liczba musi być większa niż 150. Musi być większa czterokrotnie. Popatrzcie, to jest przecież równanie. Mamy jego lewą stronę i prawą stronę. Aby uzyskać naszą liczbę, wystarczy pomnożyć obie strony przez 4. Mnożymy całe wyrażenie po lewej stronie przez 4, więc aby równość była zachowana, musimy zrobić to samo po prawej. 4 razy 25 setnych, albo 25% to po prostu 1. Nasza liczba jest zatem równa 150 razy 4, czyli 600. I to ma sens, bo 25% z tej liczby to 150. 1 czwarta z 600 to 150.